A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to Dziecie? Bo istotnie ręka Pańska była z Nim. Pół roku przed Chrystusem na świat przychodzi Jan Chrzciciel, poprzednik naszego Pana. Jeśli kończący się właśnie okres Adwentu był wyczekiwaniem na przyjście Mesjasza, to narodziny Jana są pierwszym akordem tego, co nazywamy Adwentem, czyli przyjściem Płacz tego dziecka stał się radością dla podeszłych w latach rodziców Elżbiety i Zachariasza, ich krewnych, znajomych i wszystkich mieszkańców tamtej ludzkiej krainy. To, na cośmy czekali, staje się dziś naszą radością. Imię każdego z nas niesie ze sobą jakąś konkretną treść, swego rodzaju życiowe przesłanie lub życiową misję. Hebrajskie imię Johanan oznacza tyle, co Bóg okazał łaskę. Każde dziecko powinno nosić to właśnie imię, ponieważ narodziny każdego z nas są darem łaskawego Boga. Ilekroć Zachariasz i Elżbieta wołali swojego syna, przypominali sobie zawsze, że to właśnie w nim Bóg okazał im łaskę. To dziecko, podobnie jak każde dziecko na świecie, nie jest własnością rodziców, ale darem otrzymanym od Boga. Misja Jana nie była ograniczona do rodzinnego domu albo do Ain Karem, w którym przyszedł na świat. W tym dziecku Bóg okazał łaskę całej ludzkości. To niemowlę, jak dorośnie, uda się na pustynię i stanie się potężnym głosem Boga, wzywającym wszystkich do nawrócenia. Bóg przez Jana okazał swoją łaskawość całej ludzkości. Uradujmy się dziś tą dobrą nowiną. Niech radość, która stała się udziałem mieszkańców ludzkiej krainy, dziś stanie się naszą radością. Podziękujmy Bogu za to, że posłał nam wielkiego proroka, świętego Jana Chrzciciela, największego spośród synów ludzkich.